Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony a kto się poniża, będzie wywyższony. Kreowanie siebie na kogoś lepszego, mądrzejszego i znakomitszego, niż się jest w rzeczywistości, jest klasycznym przejawem pychy. Wada ta zaczyna się od niepogodzenia się z własną słabością, z własną ułomnością. Chęć stania się lepszym nie jest niczym złym, ale zderzenie się z niemożnością stania się lepszym wywołuje w nas odruch zakładania masek i udawania kogoś, kim tak naprawdę się nie jest. A to już jest pierwszy stopień pychy – udawanie lepszego. Niestety, bardzo często ludzie brną jeszcze dalej. Kiedy ujawnia się nasza niemoc, zaczynamy szukać słabości innych ludzi i wytykać je. To prowadzi do wywyższania się ponad innych, czyli do jeszcze większego udawania, które w efekcie kończy się fałszywym przekonaniem o własnej doskonałości, a to jest już duchową śmiercią. W piekle znajdują się ci, którzy sądzą o sobie, że są najdoskonalsi. Ćwiczenie się w pokorze jest dla nas koniecznością, Zobaczmy postawę Jana Szciciela, największego z proroków. Popatrzmy na Maryję, Matkę Boga. Przypatrzmy się Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi. Trzy największe postacie ludzkości, największe, bo uznające siebie za sługi Boga, uniżające się, pokorne. Pamiętajmy na słowa Chrystusa, największy z was niech będzie waszym sługą. Starajmy się zawsze przyjmować postawę sługi. Nigdy nie dajmy odczuć drugiemu człowiekowi, że jesteśmy ważniejsi od niego. Upokuszmy się wobec Boga i ludzi, a Bóg wywyższy nas w stosownej chwili.